Witam Państwa serdecznie na 36 sesji Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 25 marca 2021 roku. W celu otworzenia obrad sesji poproszę o potwierdzenie kworum przez Państwa Brakuje Pana Radka, brakuje Pana Adama, brakuje Pani Ewy Borczyk, Pani Ani Klepacz, Pana Andrzeja Machnicy, z tych, których widzę Radnych, ale nie, nie ma potwierdzenia kworum. Jeszcze raz Radku proszę, żebyś kliknął. Adamie Pan też jeszcze proszę o kliknięcie, aha jeszcze, tak dobrze. kworum, to możemy zacząć. Stwierdzam kworum, w związku z tym e, otwieram 36. sesję Rady Miejskiej w Kowarach. Witam serdecznie wszystkich Państwa radnych, witam Panią Burmistrz, e, Pana Mecenasa, e, Panią Skarbnik, kierowników, e, naczelników referatów obecnych na, na sesji Pana Wiceburmistrza. Witam również. Szanowni Państwo, e, zapoznam Państwa z. Pro...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 eksploatacji zasobów komunalnych w Kowarach, podpunkcie b w sprawie umorzenia postępowania w sprawie rozpoznania petycji Pana Krzysztofa Kuklińskiego, e, podpunkt c w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Kowary na lata 2021-2024, w podpunkcie d e, projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemniki. W podpunkcie E jest to projekt uchwały z autopoprawką w sprawie określenia rodzaju warunków i sposobu przyznania świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. W podpunkcie F w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary. W podpunkcie G w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2021 rok. W punkcie ósmym sprawy różne i w punkcie dziewiątym zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Czy ktoś z Państwa ma jakieś e, uwagi co do proponowanego porządku obrad? Nie widzę, w związku z tym proszę o potwierdzenie kworum. E, pani Beata jeszcze. Bo... Czy nie ma teraz znowu Pani? Nie Jest, jest. Widzę, że Pani Beata jest. Proszę o potwierdzenie kworum Pani Beato. Mamy w sobie kworum także stwierdzam kworum proszę o głosowanie w takim razie o, pani Bata nie zdążyła. Pani Małgosiu. Tak stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach przyjęła proponowany porządek obrad na dzisiejszą sesję w związku z tym przechodzimy do punktu trzeciego czyli do sprawozdania pani burmistrz z bieżących działalności. Proszę bardzo, Pani Burmistrz. Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Sprawozdanie w części ogólnej państwo dostaliście. W tej chwili chciałabym przybliżyć kilka punktów tak dla państwa, jak i dla mieszkańców Kowar. Pierwsza sprawa, taka chyba bardzo istotna dla wszystkich nas, to jest remont mostu przy kościele. Jak państwo wiecie, kilkanaście lat temu były przeglądy mostów robione. Później nikt tych przeglądów nie robił. Dopiero w tamtym roku zleciliśmy przegląd wszystkich mostów i kładek. Tego, w wyniku tego zamknęliśmy kilka kładek, no i niestety rozstrzelnieniem mostu było na tyle duże, że musieliśmy zamknąć również most przy kościele. Budowlańcy nam mówili, żeby poczekać z remontem tego mostu. Zobaczymy jaka będzie zima. No i zima pokazała nam, że stan techniczny tego bardzo, bardzo mocno zabytkowego mostu jest bardzo zły. Kilka dni temu rozstrzygnęliśmy przetarg na projektowanie tego mostu. Było złożone kilka ofert. Oczywiście oferta najtańsza. Projektant już kontaktował się z nami, z, kontaktował się z konserwatorem zabytków i kontaktował się z nadzorem budowlanym. W wyniku tego wyszło, że most może być zrobiony, nie musi być odtworzony w całości tak jak było to pierwotnie, czyli ten most ze sklepieniem tym kolebkowym, tylko może być płyta nałożona, co będzie powodowało to, że troszeczkę będzie tańszy, bo koszt jego, szacuje się tak wstępnie, około 2 milionów złotych, to i tak są niebotyczne pieniądze jak dla gminy, ale będziemy występować do, jak tylko będzie projekt do Generalnego Konserwatora Zabytków, gdyż most jest XVII-wieczny, będziemy próbowali pozyskać stamtąd pieniądze. Projektant, łącznie z nadzorem budowlanym, e, e, oglądali ten most, e, oglądali te wszystkie instalacje podwieszone pod ten most. E, e, tak te jak instalaliśmy na komisjach, przygotowana zostanie koncepcja tego mostu. Przejrzymy ją wspólnie razem e, i dopiero po zatwierdzeniu koncepcji będą przystępowali do projektowania. E, Również wyłączyliśmy kilka kładek, dlatego że się nie nadawały, szczególnie tam w Górze Ulicy Waryjskiego, one nie nadawały się już do eksploatacji, bo kładki odchodziły od przyczółku. Ze względów na bezpieczeństwo zamknęliśmy je, ale wystąpiliśmy w kilku projektach i dostaliśmy pozytywną opinię i tak będziemy realizowali już pierwsze mostki, te czy te kładki z pieniędzy z Euroregionu Nysa. Będą to pierwsze dwa mostki, na kolejne już w tej chwili składamy wniosek. Chcielibyśmy na kowarach górnych też mostek ten przy wiadukcie wyremontować, bo tam stan techniczny dość ciężki jest bo te mostki, które realizujemy z projektu euroregionalnego muszą być połączone z tym projektem piwowarskim lub z projektem tym wypoczynkowym. Dlatego, dlatego w tamtej okolicy te mostki będą realizowane, ale ich stan techniczny wszystkich jest no zły, ale myślę, że w ciągu, gdybyśmy tak cyklicznie realizowali po te dwa, trzy mostki, no to przez kilka lat będziemy mieli sytuację już... Czystą na mieście. Kolejny temat, który chciałabym przedstawić, to jest sprawa KSWIK. Kilka dni temu, chyba dwa tygodnie temu, rozmawialiśmy na temat KSWIK, gdyż została podjęta przez Zgromadzenie, nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała intencyjna mówiąca o tym, że. KSWK ma zostać podzielone poprzez podział i majątek KSWK ma być przekazany na rzecz spółek gminnych. Czyli uchwała narzucała formę prawną gminie jak ma prowadzić wodę i kanalizację na swoim terenie. My dopiero co rozstaliśmy się z ekokowarami i teraz mamy tworzyć nową spółkę. W związku z tym ja głosowałam przeciw, bo nie znałam ani kosztów, ani jakie będą obciążenia na gminę. Dzisiaj wstępnie już trochę wiemy, wiemy, że te obciążenia Kredyty z lat ubiegłych to jest kwota około 16 milionów złotych, są to ogromne pieniądze, które albo miałyby obciążyć nowy podmiot, jakim by była jakaś nowa spółka, albo obciążyć budżet miasta, no nie stać nas na to, żeby obciążać budżet miasta, bo wydolność, wiecie państwo, jest ograniczona i nie moglibyśmy żadnych innych inwestycji prowadzić na mieście, no myślę, że to nie, nie tędy droga, no nie jesteśmy na tyle bogatym miastem, żeby sobie pozwolić na wzięcie długu o wysokości tych 16 milionów zł na koszt budżetu miasta. Przepraszam, ja tylko komórkę włączę. W związku z tym y, prowadzimy tak co kilka dni rozmowy z K. Część z Państwa uczestniczy w tych spotkaniach. Zawsze wszystkich Państwa zapraszam na takie spotkania, bo y, im więcej nas y, zna temat, tym y, czasami ciekawsze pomysły się y, zjawiają. Na y, dzisiaj y, y, ustaliliśmy, y, w dniu <śmiech> tak naprawdę, ustaliliśmy, że do 2 kwietnia y, Proszę o zgłaszanie wszelkich uwag, pytań, informacji, które zebrałabym jeden front informacji, taki pytaniowy do KSWiK, żeby przygotował i po świętach robimy wspólne spotkanie, żeby znowu porozmawiać na temat KSWiK. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, żeby nie obciążać mieszkańców za czyjeś pomysły podziału spółki, bo wiadomo jest, że koszty stałe pójdą na opłatę zawody i spółki i no, sytuacja będzie w tym momencie jeszcze gorsza i tak mamy. Ogromne opłaty za wody i ścieki. Przypomnę, że tylko do, e, w tym roku mamy zaplanowane dopłatę milion siedemset. To są ogromne pieniądze, które można by było spokojnie spożytkować na inne inwestycje. E, kolejny temat, z którym chciałam Państwa zapoznać, to y, niestety y, trzecia fala, czyli stan epidemiczny na terenie Kowar jest... Y, no, y, zły, a moż, można by było powiedzieć nawet bardzo zły. Ponad 40 osób jest chorych, zakażonych na COVID. Ponad 150 osób jest na kwarantannie. Wzrost dnia do dnia jest o 1 trzecią osób chorych na COVID. Także, Sytuacja się bardzo mocno zagęszcza i tak dzisiaj już wiemy, że kolejny pracownik ma, bo dostaliśmy już z sanepidu informację, kolejny pracownik nasz ma niestety wynik dodatni. Kolejne osoby zostają wyłączone na razie na pracę zdalną do obserwacji i mamy tak naprawdę całą, połowę WRM-u, Ci, którzy pracowali przy kontrolerze z no, bardzo trudna, Bardzo trudna sytuacja dla nas. Trudna z kilku względów, bo po pierwsze, pani skarbnik jest też na pracy zdalnej, jest na sanepidowskim wyłączeniu księgowości jest wyłączona, WRM włączony, w USC mamy wyłączenie, w związku z tym no, w bardzo ograniczonym składzie 11 osób na dzisiaj jest na różnych albo kwarantannach, albo covidzie, albo zwolnieniach lekarskich. Pani sekretarka nasza również dzisiaj ma wyniki, nie wiemy jeszcze jakie, czyli to kolejna osoba, która będzie wyłączona i osoby wokół niej, no bo wiadomo Sanepid zaleca od razu wyłączenia. Dzisiaj o godzinie 11.00 premier powiedział i minister zdrowia, żeby wszystkich wysyłać na zdalne no y, szczególnie w administracji publicznej, no nie jest to w przypadku urzędu takie możliwe, może ktoś, y, nie wiem, urząd skarbowy, może ktoś inny, może y, urząd nie, nie jest możliwy, bo trudno, żeby do pracownika do domu przychodzili ludzie z aktami z zgonu czy e, dokumentami innymi, no to, to raczej nie jest e, Możliwe, tak jak można poczekać na wypis urodzenia czy na dowód osobisty, no to są czynności, które muszą być załatwione prawie od ręki e, i my sobie na to nie możemy pozwolić. No ale no, sytuacja jest trudna. Przedszkole zamknęliśmy, dlatego że 10 osób e, z obsługi było na e, zwolnieniach. Nie miał kto w przedszkolu niestety... E, opiekować się naszymi dzieciaczkami, a y, dzisiaj pan premier podał informację, że przedszkole i żłobki na dwa tygodnie, czyli do dziewiątego są zamknięte, czyli przedszkole będzie zamknięte dalej. Mamy również y, dość trudną sytuację w samym ZSO, gdyż mamy tam kilka osób y, z dodatnim wynikiem, no i kilka osób pewnie będzie na y, sanepidowskich y, kwarantannach czy tych izolacjach. SP1 mamy trzy osoby, które są już z wynikami dodatnimi. Również na zwolnieniach lekarskich są ludzie z pracownicy zesku to jest dwie osoby i z MOPS-u to są też dwie osoby. Także jak państwo widzicie jest sytuacja trudna. Jest jeszcze jedna rzecz. Niestety jeden z pracowników urzędu przyszedł do mnie e, i e, poprosił o zwolnienie za porozumieniem z DROP, Ze względu na to, że Pani przeszła korki, i powiedziała, że nie będzie pracowała w urzędzie e, dlatego, że e, no, po prostu się boi, są powikłania i, no, i złożyła rezygnację z dniem ostatniego marca odchodzi. E, bardzo duża strata, bo to wysokiej klasy specjalista, no ale ja to rozumiem i, i po prostu no przekazuję Państwu, że takie sytuacje i takie dramaty też się zdarzają. Informuję Państwa, że mamy od początku miesiąca Pana Kontrolera Edwarda Klatkę z Niku Najwyższej Izby Kontroli. Kontroluje on umowę, która została zawarta w, dwa, w 2017 roku, przy, zrobiony był przetarg na oświetlenie LED-owe na terenie miasta i zakres kontroli również obejmuje wszystkie czynności związane z energetyką i z oszczędnościami i z wszystkim, co się dzieje z oświetleniem na terenie miasta. Kontroluje pan od 2017 roku do pierwszego kwartału tego roku, ale kontrola tak naprawdę obejmuje okres również umowy z 969 z 2000 roku, bo działamy też na umowach o dostawę energii elektrycznej z tych, z tych lat. W związku z tym ta nasza praca, tak naprawdę praca WRM-u na dzień dzisiejszy polega na tym, że w archiwum siedzą pracownicy, wyciągają różnego rodzaju faktury, informacje, które pan życzy sobie ma prawo do tego, bo takie ma pełnomocnictwo. No i to te wszystkie dokumenty przedstawiamy. W dniu wczorajszym napisaliśmy do Pana oficjalne pismo. Pan dzisiaj jest w urzędzie, w budynku B. W dniu wczorajszym napisaliśmy pismo, że no niestety te osoby, które odpowiadają za to w tej chwili są covidowe i no dzisiaj kolejną osobę kazałam znaczy puścić na zdalne, bo musi być w obserwacji, bo miała bezpośredni kontakt z tą osobą. Jutro Pracownika ze zdalnego ściągamy, żeby wszedł na e, pracę za naczelnika, który idzie na zdalne, no bo nie wiemy, czy będzie covidowy, czy nie. Dogadałam się ze szpitalem, że szpital zrobi im w poniedziałek badania, e, żebyśmy wiedzieli, e, jak wygląda sytuacja dalej. Ale kontrola jest cały czas prowadzona, kontrola jest na razie do końca kwietnia, czy będzie przedłużona, czy nie, nie wiem, ale informuję Państwa. Również w tym samym czasie mieliśmy kontrolę audytorską na programie Tradycje Piwowarskie. Kontrola trwała tydzień czasu, zgodziłam się na, to, na tą kontrolę audytorską, mimo że mogłam odmówić, bo jest taki przepis, który mówi, że jedna kontrola, ale chcielibyśmy mieć to już za sobą, nie przedłużać, bo nie wiemy do kiedy pan zniku będzie. W związku z tym ta kontrola się odbyła, audyt przeszedł bez problemu, perfekcyjnie. Pan wszystko posprawdzał, wszystko było ok tydzień czasu, no ale jest wszystko ok. Kolejny temat, który chciałabym Państwu przypomnieć, przybliżyć, to jest temat budżetu obywatelskiego. Informuję, że już się rozpoczęła cała procedura. Przypominam wszystkim radnym, wszystkim mieszkańcom, że mogą składać wnioski do budżetu obywatelskiego. Czy będzie można głosować, czy nie, to zobaczymy co rząd powie i jak to będzie wyglądało. Na dzień dzisiejszy realizujemy budżet obywatelski i zachęcam wszystkich Państwa, szczególnie tych, z którymi już rozmawiałam, radnymi, żeby w swoich okręgach pochodzili, popytali, czy, czy mieszkańcy chcą realizować te budżety obywatelskie. Na pewno tych drobnych spraw jest dużo i można by było takie budżety zrealizować. Informuję Państwa, że w dniu wczorajszym zakończyło się cykl takich cotygodniowych czy tam co dwutygodniowych spotkań ze Społeczną Komisją Mieszkaniową. Została przygotowana najpierw wstępna lista mieszkaniowa, od której mieszkańcy ewentualnie się odwoływali. Zainteresowanie mieszkaniami komunalnymi jest ogromne. Co dziwne, na ogół. Taka sytuacja w tym roku się pojawiła. Rodzeństwa występują o mieszkania komunalne. No, myślę, że z różnych to względów wynika, ale, ale tak faktycznie jest. Dużo osób zostało odrzuconych z listy. My sprawdzamy prawdomówność oświadczeń. Jeżeli ktoś pisze, że w domu jest zagęszczenie, bo mieszka 10 osób, a za śmieci płaci trzy osoby, to znaczy, że ktoś kłamie. I taki wniosek z automatu był odrzucany. Nie przyjmowaliśmy żadnych wyjaśnień, bo my sprawdzamy, robimy kontrole krzyżowe po to, żeby zobaczyć, żeby zobaczyć jak to jest. Jeżeli ktoś pisze, że w domu jest zagęszczenie, a wychodzi na to, że część rodziny mieszka poza wynajmuje inne mieszkania, to też, no, też jest nieprawdą i też również takie wnioski były odrzucane. E, społeczna Komisja Mieszkaniowa e, wczoraj zakończyła pracę i jeszcze nie ma protokołu. Protokół będzie pewnie e, za kilka dni, ale e, będzie on wywieszony i na tablicy ogłoszeń i do, do Państwa dyspozycji. E, Kolejna sprawa, bardzo ważna. Informuję Państwa, że od 1 kwietnia, to nie prima rozpoczynamy spis powszechny. E, w związku z tym każdy z Państwa dostał ulotkę spisową, jak ten spis będzie przeprowadzany. E, mamy powołanych rachmistrzów. E, ile to będzie możliwe, trudno mi jest powiedzieć w tej chwili, no bo mamy w tej chwili dość takie rygorystyczne przepisy, ale no informuję Państwa, że ten spis się rozpoczyna. No i po tych trudnych informacjach, które Państwu przedstawiłam, jeszcze jedna informacja, może dwie. Po pierwsze, niebiesko-zielone kowary, projekt ten na 11 milionów złotych, na 91 punktów uzyskał 90 punktów. Czekamy w tej chwili na ostateczne rozstrzygnięcie, ale no, przedstawiam Państwu chyba dość dobrą informację. I druga rzecz. Dostaliśmy ponad milion trzysta. Dzisiaj pani skarbnik tą decyzję nam przedstawiła z, górski, z gmin Górskich. To jest na miejsca parkingowe, postojowe Wojku. Nie wiem czy Adaś tu jest, ale myślę, że będzie pod niebo skakał, bo będziemy realizowali na pewno te miejsca parkingowe na Wojkowie, tamtą ulicy, ulicę, no fajne, ale oprócz tego Ogrodowa będzie, bo tam tych kilka miejsc było uwzględnionych. Także to takie dwie chyba bardzo dobre informacje dla Państwa jak Państwo zapoznaliście się ze sprawozdaniami, to widzicie, że sprzedaliśmy budynek 1 maja 57. To jest ten koło Pana Kłońskiego, za dość dobre pieniądze. I drugi, który sprzedaliśmy budynek, to jest część domu, budynku, dawna filtrówka. Również została sprzedana i też za e, pieniądze, które nas satysfakcjonują, a e, tu nie chodzi o bardziej pieniądze, tylko chodzi o to, żeby e, obiekt został zabezpieczony, a e, i coś się z nim działo i widzimy, że jest bardzo duże zainteresowanie, bo pan już się ze mną umawia na notariusza, czyli już chce rozpocząć realizację, bo jest okres budowlany i, i coś tam chce zrobić, także bardzo się z tego tytułu cieszę bo to myślę, że to będzie rozwój dla też Kowar Górnych. Tyle z mojej informacji. Dziękuję Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo Pani Burmistrz. Ktoś z Państwa ma pytania do Pani Burmistrz? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad, czyli do informacji z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. I tak, proszę Państwa, 18 marca tego roku odbyła się 22. Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji, na której zaopiniowano projekt uchwały na obecną sesję Rady Miejskiej oraz rozpatrzono i omówiono pisma, które wpłynęły i zostały zadekredowane do prac komisji. 22 marca odbyła się Komisja Ładu Publicznego Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia, i tutaj też komisja zajmowała się projektami uchwał na dzisiejszą, projektem uchwały na dzisiejszą sesję. 24 lutego odbyła się komisja budżetowa, na której omawiano też projekty uchwał na dzisiejszą sesję oraz rozpatrzono i omawiano pisma, które zostały zadekretowane do, do prac komisji. Ktoś z Państwa ma jakieś pytania co do sprawozdań prac komisji? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do punktu 5. Porządku obrad, czy do informacji przedstawiciela gminy Kowary Związku Gmin Karkonoskich. Pani Tadeuszu, czy coś w międzyczasie się zdarzyło? Dzień dobry, szanowni Państwo, sesja zgromadzenia się nie odbyła, odbędzie się 30 marca i o przebiegu tej sesji porządku obrad i o wszystkim poinformuję Państwa na następnej sesji Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oczywiście sesja jest przygotowana, wszystko jest podjęte, będzie w systemie stalnym się odbywała i ale na następnej sesji będą wiadomości. Dziękuję bardzo. Mhm. Dziękuję bardzo Panie Diodoszu. W związku z tym przechodzimy do punktu szóstego porządku obrad, czyli do pytań i interpelacji. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, bądź chciałby złożyć interpelację? Tak czy nie? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do punktu siódmego porządku obrad, czyli do rozpatrzenia projektów uchwał. I tak w podpunkcie a mamy projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza miasta Kowary oraz dyrektora Zarządu Eksploatacji Zespołów Komunalnych w Kowarach. i Już przytoczę Państwu treść uchwały.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 inicjały w.r. Rada Miejska w Kowarach podtrzymuje swoje poprzednie stanowisko wyrażone uchwałą nr 35 łamane przez 233 łamane przez 21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kowary oraz Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kowarach i w paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum. Jeszcze pan Radosław, pan Adam. Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Jeszcze pani Ewa. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza miasta Kowary oraz dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach. W związku z tym przechodzimy do podpunktu b punktu 7 porządku obrad, czyli do projektu uchwały w sprawie umorzenia postępowania w sprawie rozpoznania petycji pana Krzysztofa Kuklińskiego i już przytoczę państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie umorzenia postępowania w sprawie rozpoznania petycji pana Krzysztofa Konklińskiego na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje. W związku ze złożeniem w dniu 18 lutego 2021 roku wniosku o cofnięcie rozpoznania petycji złożonej przez Krzysztofa Kuklińskiego w dniu 19 stycznia 2021 roku umarza się postępowanie poprzez podjęcie niniejszej uchwały. W paragrafie drugim wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kowarach i zobowiązuje się do poinformowania składającego petycję o treści podjętej tej uchwały. W paragrafie trzecim uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum. Tak, Pan Radosław jeszcze i Pani Beata. Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Pani Ewa Borczyk jeszcze i Pan Krzysztof Ubiński. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie umorzenia postępowania w sprawie rozpoznania petycji Pana Krzysztofa Kuplińskiego. W związku z tym przechodzimy do podpunktu C punktu 7, czyli do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacji Gminy Kowary na lata 2021-2024. Czy ktoś z Państwa tutaj chciałby zabrać głos w tej? W projekcie tej uchwały nie widzę, w związku z tym przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała była procedowana przez Komisję Ładu i pozytywnie, projekt uchwały i został pozytywnie zaopiniowany. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Kowary na lata 2021-2024. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje, w paragrafie pierwszym zatwierdza się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych gminy Kowary na lata 2021-2024, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. W paragrafie drugim wykonaniu uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. W paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Proszę o potwierdzenie kworum. Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach e, przyjęła e, uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacji Gminy Kowary na lata 2021-2024 stosunkiem głosów 10 za, 1 przeciw. E, dziękuję bardzo i w związku z tym przechodzimy do podpunktu D. Punktu siódmego, czyli do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik. Szanowni Państwo, projekt uchwały był procedowany wczoraj przez Komisję Budżetową. Nie chodzi o zmianę wysokości stawki, tylko zakradł się tutaj błąd pisarski w paragrafie drugim. Zobaczmy. Uh... I tak przeczytam Pani, zmiana przedmiotowej uchwały wynika z błędów pisarskich. W Paragrafie pierwszym ustęp 3 w zapisie brakowało numeracji paragrafu drugiego. W paragrafie drugim ustęp 6 zostało dopisane pełne brzmienie artykułu 6 ustęp 3b ustawy z dnia 13 września 96 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz sformułowanie na rok zmienia się na za rok. Natomiast w paragrafie drugim ustęp 7 wykreślono ostatnie słowo w zapisie, które E, brzmiało miesięcznie i to są właściwie te, te błędy. E, w związku z tym e, przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 25 marca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Treść uchwały znajduje się w paragrafie pierwszym.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 Pan Krzysztof jeszcze, tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przejęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami konmalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik. W związku z powyższym przechodzimy do podpunktu e punktu 7, czyli do projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju warunków i sposobu przyznawania świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Jest to również e, projekt uchwały z autopoprawką. Moglibyśmy poprosić Panią Skarbnik o dwa słowa, tak jak wczoraj do, e, podczas Komisji Budżetowej do tej projektu tej uchwały. A to Pani Anila, przepraszam. Tak, a Pani Anieli jeszcze nie widać, ale Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Nie widzę, w związku z tym przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia rodzaju warunków i sposobu przyznawania świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Treść uchwały znajduje się w paragrafach od pierwszego do czwartego wraz z załącznikami, w paragrafie 5 wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary, w paragrafie 6 uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Wojewódzkim Województwa Dolnośląskiego. Proszę o potwierdzenie kworum. Pani Beata jeszcze i Pani Dagmara, tak stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie określenia rodzaju warunków i sposobu przyznania świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. W związku z tym przechodzimy do podpunktu F punktu 7, czyli do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary. I tutaj prosiłbym o dwa słowa Panią Skarbnik. Dzień dobry Państwu. Zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary na dwa z faktu przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia Nowoczesna Edukacja Pomóc na Rozwój Gminy Miejskiej Kowary jest to projekt edukacyjny o wartości ponad 1 800 000 zł który będzie realizowany w naszych trzech, dwóch szkołach podstawowych i w Liceum Ogólnokształcącym projekt ma dofinansowanie ponad 1 600 000 zł i będzie realizowany w latach 2021-2020 Dodatkowo do wykazu przedsięwzięć wprowadziliśmy jeszcze rozszerzenie dotyczące budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej 366. Tutaj mamy już informację o dofinansowaniu ze strony dolnośląskich służb dróg. Dróg i kolei. My przyjęliśmy 30% naszego udziału, czyli łącznie kwotę 271 tysięcy złotych na lata 2022 2020, na, lata, na rok 2022. Pozostałe zmiany wynikają z faktu ujęcia już rzeczywistego wykonania roku 2020 i kwot na rok 2021, który odpowiada wielkościom wynikającym z budżetu miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania co do projektu tej uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej. Nie widzę, w związku z tym przytoczę Państwu treść uchwały. Dodam tylko, że w, na wczorajsie Komisji Budżetowej również tak te, projekt tej uchwały był procedowany i pozytywnie zaopiniowany. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Treść uchwały znajduje się w paragrafie pierwszym i drugim, wraz z łącznikami, w paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum. Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Tak stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przejęła uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary. W związku z tym przechodzimy do podpunktu g, punktu 7 do ostatniego projektu uchwały w dniu dzisiejszym, czyli do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2021 rok. Proszę również Panią Skarbnik o dwa słowa. Tak, tak jak z aktu przyjęcia do realizacji projektu Nowoczesna Edukacja Pomysł na Rozwój Gminy Miejskiej Kowary. Dodatkowo gmina ma już potwierdzoną informację o przyznaniu dofinansowania na realizację dwóch projektów z Euroregionu Nysa, czyli Współpraca Generacji oraz poprzez Wenecję Karkonoszy do Kowalskiego Radusza I tutaj w ramach tego projektu będziemy remontować mostki i kładki na terenie, na grzechu Dodatkowo dostosowano wielkości kwot dotacji na wychowanie przedszkolnej zgodnie z pismem Wojewody, również w wyniku zaakceptowania oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu Polsko-Niemieckie Tradycje Piwowarskie, przyjęto do realizacji dodatkowe zadania przy filii biblioteki na Wojkowie. Mhm. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Ja. Tak, proszę ja. bardzo Pani Krzysztof. Pani skarbnik, w sprawie tej dotacji do przedszkola już sekundkę Wojewoda Dolnośląski pismem z dnia 12 marca poinformował e, burmistrza Kowar tak, o przyznanej kwocie dotacji na wychowanie e, przedszkolne na 2021 rok ogółem jest to kwota 289 780 7 złotych. Kwota ta obejmuje dzieci, które chodzą, dzieci w wieku do, do do piątego roku życia, które uczęszczają do przedszkola publicznego i niepublicznego na terenie gminy miejskiej Kowary. Dotacja ta została przyjęta do projektu budżetu miasta na 2021 rok w oparciu o szacunkową kalkulację i liczbę dzieci, która była w danym momencie wykazywana w systemie informacji oświatowej. Obecnie wojewoda dostosował do wielkości do faktycznych danych, które są w wykazie dzieci i podał nam kwotę już faktyczną na 2021 rok i różnica między tym, co było planowane do projektu budżetu, a tym, co jest y, przyjęte zgodnie z pismem Wojewody, to jest 1491 zł na plus w chwili obecnej. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Jeszcze ktoś ma jakieś pytania?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 Stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w, prawie, w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2021 rok. W związku z tym wyczerpaliśmy punkt siódmy porządku obrad, przechodzimy do punktu ósmego, czyli do spraw różnych. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa w sprawach różnych chciałby zabrać głos? Pani Burmistrz, proszę bardzo. Szanowni Państwo, chciałabym poinformować, że w poniedziałek o godzinie 12 będzie telekonferencja z kierownikami jednostek organizacyjnych. Jeżeli będzie ktoś z Państwa chciał uczestniczyć, to zapraszam. Informatycy podaj, podadzą kod dostępu. Informuję również, że we wtorek o godzinie 9.30 będzie tylko przez internet Odbywał się zarząd Związku Gmin Karkonoskich, a o godzinie 11 z panem Tadeuszem Cwynarem będziemy prowadzili zgromadzenie Związku Gmin Karkonoskich. O godzinie 13 będzie też teleinformatyczne zgromadzenie nadzwyczajne KSWiK. Informuję również Państwa, że 3 kwietnia o godzinie 10 wyraziłam zgodę na wydawanie śniadania wielkanocnego dla mieszkańców Kowar, ale w systemie poza, bez spożycia, czyli w pkps na będzie w siedzibie PKP u będą wydawane torby z jedzeniem dla naszych mieszkańców, takie typowo wielkanocne, z żurkiem, z wędlinami, innymi rzeczami, które są, no niestety nie możemy zrobić spotkania z mieszkańcami. W związku z tym, że za tydzień jest święto, jest Wielkanoc. Życzę wszystkim Państwu zdrowych świąt w gronie tylko najbliższej rodziny. Oby było słońce, abyście Państwo mogli wypocząć i żebyśmy mogli wrócić do normalności. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Pani Burmistrz. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Pan Stanisław Tak, proszę bardzo. Ja złożę do budżetu obywatelskiego projekt o to oświetlenie tych lat na, na ulicy Bema. Tylko mam pytanie: Czy byłaby możliwość, gdyby projekt nie przeszedł z budżetu obywatelskiego, inne finansowanie tej inwestycji? Ja przepraszam, panie przewodniczący, czy mógłbym się już odmeldować? Mam ważne spotkanie, proszę na telefon. Z, z służba zdrowia. Tak, panie Tadeuszu, proszę bardzo. Mhm. Dziękuję bardzo. Panie Stanisławie, budżet jest budżetem, jeżeli budżet by nie dostał, nie poszedł z budżetu obywatelskiego, to zawsze jest budżet miasta, z tym, że w budżecie miasta, jak Pan wie, nie jest to zadanie zapisane, więc jeżeli miałoby być zapisane, no to zmiany do budżetu i normalna procedura. Mam nadzieję, że ten projekt budżetu obywatelskiego u Państwa przejdzie, bo no on wszystkim mieszkańcom w tej, tej okolicy będzie służył i myślę, że no jeżeli nie, no to będziemy się za po 1 maja pewnie o tym martwić. Na, na dzień dzisiejszy myślę, że nie powinniśmy się na razie tym tak bardzo mocno przejmować. Wydaje, jest taki, gdzie tych miejsc takich, gdzie tego oświetlenia potrzeba jest wiele. Natomiast no, dalecy jesteśmy od robienia podwórek dla mieszkańców, bo gdybyśmy w jednym miejscu zrobili, no to by był problem. Dlatego z budżetu obywatelskiego takie zadania są jak najbardziej wskazane, natomiast z budżetu gminy myślę, że te takie większe przedsięwzięcia o większym charakterze. No ale to Państwo zadecydujecie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Nie widzę. Ja może tylko Pani Burmistrz Odniosę się krótko do sytuacji epidemicznej, do spotkań poniedziałkowych. Miarę, ja powiem za siebie, w miarę możliwości staram się zdalnie w tych spotkaniach uczestniczyć, ale ostatnio jest to utrudnione, bo poniedziałek jest zawsze takim dniem, który również w naszej firmie wymaga wideokonferencji, spotkań, tym bardziej, że ostatnio obserwujemy również Um, częste przypadki występowania po, po weekendowych kwarantan bądź um, konieczności wysyłania pracowników na, na testy i akurat, um, akurat um, ta godzina Państwa spotkania z, um, my, my, my, my, my z naczelnikami referatów i, i z kierownikami jednostek budżetowych czasami pokrywa się z naszymi wideokonferencjami, dlatego nie możemy y, też jak, jako radni wszyscy um, y, uczestniczyć. Ale ta sytuacja pandemiczna, no, widzę po, po firmie, w której pracuję, a zatrudnia kilkaset osób, zaczyna się nasilać, w związku z tym również przychylam się do apelu Pani burmistrz o rozwagę i, i o bezpieczeństwo, bo tych przypadków no, mamy co tydzień przynajmniej kilka i które implikują później jakieś tam konkretne działania. Ze swojej strony również chciałbym Państwu życzyć zdrowych, spokojnych i szczęśliwych świąt Wielkiej Nocy nadchodzących i rozważnych. Wszystkiego dobrego i zdrowia życzę. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym, że wyczerpaliśmy porządek obrad, zamykam 36 sesję Rady Miejskiej w Kowarach. Dziękuję bardzo.